Dziękuję Wam za ten 2021 rok i chciałam Wam życzyć wszystkiego dobrego na tej wspólnej osi Bożej miłości na rok 2022. Dziękuję!